Jestem po pierwszej godzinie jazdy motocyklem na kategorię A1, jak na razie nie będę ukrywać, jest ciężko, mam trochę problemów z utrzymaniem torem, torem jazdy, yy, ogólnie jeszcze obawiam się, jeżeli chodzi o to skręcanie, boję się przechylić na odpowiednią stronę, no zobaczymy jak będzie dalej, w każdym razie się nie zniechęcam, instruktor Jurek tutaj naprawdę dużo mi pomaga, podtrzymuje na duchu, myślę, że będzie dobrze. o, dokładnie niepotrzebnie stronę, w którą skręca się, trzeba pochylić cyk, na wprost i za chwilę będziemy ładnie skręcać w prawo w prawo i pochyl się w prawo, dobrze dobrze, on się nie przewróci i kręć, konsekwentnie w prawo kręć, A, ale po co odbijesz w lewo kierownicą jak chcesz jechać w prawo, to jedź w prawo chcesz w lewo, trzymaj go w lewo Natalka, jeden kierunek jazdy sobie obierz. Nie da się jeździć w prawo i w lewo. Weź, obierz jeden kierunek jazdy. Nie, niepotrzebnie. No jedziemy, zobacz. Na wprost, wybieraj zawsze jeden kierunek jazdy, tak? Cyk. Puść sprzęgło zupełnie, on musi jechać. I jedź w lewo, konsekwentnie tylko w lewo. W lewo, w lewo, w lewo i na wprost. Konsekwentnie jeden kierunek, tak? Na Frost, pojedźcie na Frost. Nie możesz raz w lewo, raz w prawo. To musi być płynne przejście dobrze na Frost. Nie łam kierownicy, bo widzisz, albo w prawo, albo w lewo, tak, sprzęgło i gaz. odpal go sobie, sprzęgło musi być wciśnięte, w aucie, jak masz bieg i sprzęgło też nie odpali, o, no tak, musisz rozłączyć, układ napędowy, tak, puszczamy sobie sprzęgiełeczko, puszczamy, puszczamy, puszczamy, nie boimy się, na wprost, i zobacz, jak chcemy konsekwentnie jechać w prawo, to jedźmy tylko w prawo. Zobacz, nie, że za chwilę już Cię zaczyna przechylać i Ty kontrujesz w lewo, tak? Teraz zobacz, wyprostowałaś i ładnie sobie w lewo. O, proszę bardzo. Zobacz, zmienisz kierunek jazdy, pojedziesz kawałek na wprost i znowu spróbuj sobie teraz w prawo ładnie. Zobacz, ruch kierownicą tylko w prawo, nie, że jak skręcasz w prawo, to za chwilę odbijesz w lewo. Nie mogą być gwałtowne zmiany kierunku jazdy, tak? Mhm. Proszę bardzo, cyk. I zobacz, i jak fajnie. I znowu w lewo. Płynny ruch. I on jedzie w lewo, tak? No. Nie, to Proszę jest. bardzo, cyk. I płynny ruch w prawo teraz. Ale konsekwentnie, chcemy w prawo, to trzymasz kierownicę. Dobrze, zobacz, zaczęłaś się wychylać w prawo. I jest Ci wygodniej. Wyprostujesz sobie. I za chwilę w lewo. O. Tak, tak, oczywiście. Nikt nie powiedział, że będzie bułka z masłem, tak? I jedziemy na wprost, i na wprost teraz sama. Trzymaj tor jazdy na wprost i jedziemy sobie na wprost. Na wprost, trzymaj kierownicę na wprost. Nie trochę w prawo, trochę w lewo. Jak pijany zając, na wprost. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Nie skręcamy, nie kierownicą łabiemy równowagę. Tylko wytrzymując ją. No. Sprzęgiełeczko. Odpalamy, lewa noga. Ruszamy z lewej. z lewej oczywiście, bo tu masz hamulec i zobacz, jak chcesz jechać na wprost. Puść to sprzęgło zupełnie i zobacz. I wytrzymuj kierownicę cały czas prosto, żebyś starała się nie podeprzeć nogą i jedziemy cały czas prosto, dobra? Proszę bardzo, cały czas prosto jedziesz. Walczysz z moto A, a.. On Nie sam skręca. Wytrzymuj go, kontruj go. A, a, no. Nie, no, kontruj go. Zobacz, ja Ci tylko tu pomogę delikatnie i już jest łatwiej. No, a, a, dlaczego, dlaczego się przewraca? Powiedz mi, dlaczego się przewraca? Bo chcę, kręcisz trochę w prawo, trochę w lewo. No. Tak? złapać. Dobra, w lewo sobie pokręć. W lewo skręcamy ładnie. Damy radę, spokojnie. O, widzisz, to mi odpadło. Na spokojnie, daj. I prosto jedziemy. I prosto. I w prawo delikatnie, bo ty starasz się to jazdy łapać przez kręcenie kierownicą. Wytrzymać tą kierownicę. Ja za chwilę ci pokażę. Ja On Ciebie prowadzi, a Ty starasz się trochę w prawo, trochę w lewo go skontrować. Przęgiełeczko i hamulec. Hamulec był? O, no. dobra. Gasimy go, nóżka i zsiadamy. Uwaga na nogi.